Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, po jakim okresie zwolnienia lekarskiego możesz starać się o zasiłek rehabilitacyjny? Na początek opowiem Ci bardzo zawikłaną, wydawałoby się historię, sytuacji internautki, ale... Sprowadza się ona potem tylko do jednej rzeczy, o której powiem pod koniec filmiku. Dzień dobry panie doktorze, mam kilka pytań, na które nie znam odpowiedzi. Mam nadzieję, że trafiłem na osobę kompetentną, dziękuję za komplement, która pomoże mi rozwiać wszelkie niejasności w tej dziedzinie. Od połowy kwietnia jestem na zwolnieniu lekarskim, na silne bóle głowy, od której, na które cierpię wiele lat. Po dwóch tygodniach na zwolnieniu lekarskim trafiłem do szpitala z powodu właśnie tych bólów w szpitalu zrobiono mi wszelkie badania no i z tego co wiem wyszedł mi naczynia krwimy w płacie skroniowym mam nerwicę depresyjną migrenę no to przynajmniej tak słyszałam jestem pod stałą opieką lekarza neurologa lecz ciągle te bóle głowy nie są zdiagnozowane no podejrzewam że bóle są z różnych powodów między innymi zaburzenia hormonalne jestem po 40 roku życia no te bóle w ciągu miesiąca nawracają i trwają kilka dni są bardzo silne mam kilka leków Lecą one bardzo drogie, ale przynoszą mi ulgę. Między innymi to CINI, CINIEm, DIVASCAN. Chodzę również do, systematycznie do ginekologa. Przechodzimy do pytań. Są one następujące. Czy i kiedy mogę się starać o zasiłek rehabilitacyjny? O ile mi się w ogóle przysługuje? Ponieważ mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracuję 4,5 roku i nie skorzystałem z, z urlopu wypoczętkowego. Nie wiem jak mam sobie z tym wszystkim poradzić, do kogo i o co mam się ubiegać. W jakim czasie mam złożyć wypowiedzenie z pracy 3 miesięczne, czy przy wykorzystaniu urlopu, bo renta mi się chyba nie przysługuje. Bardzo proszę o odpowiedź, bo nie wiem jak to wszystko mam zorganizować i w dodatku mam bardzo ciężką sytuację finansową, ograniczone niekiedy mogąc wyjść z domu właśnie z powodu tych silnych bólów głowy. No i z góry dziękuję za odpowiedź. No Sytuacja zdrowotna jak widzisz bardzo zagmatwana. Natomiast, odpowiadając krótko i na temat, konkretnie na pytanie o zasiłku Po czterech miesiącach zwolnienia lekarskiego lekarz prowadzący, który wystawia te zwolnienia musi ocenić, czy te niezliczone schorzenia głowy i tak dalej rokują poprawę i powrót do pracy, czy nie rokują To jest jedyne kryterium dla niego Jeżeli nie rokują, powinien ci wystawić wniosek o rentę Jak rokują? Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. No logiczne, że masz jeszcze potem wyrehabilitować, aby wrócić do pracy i wspomagać nasz naród polski do 67. roku życia swojej pracy. Tradycyjnie nie radzę zwlekać do 6 miesiąca zwolnienia, czy do 5 i pół miesiąca. ZUS czy KRUS, ma miesiąc na podjęcie decyzji. No i oni się nie śpieszą. Możesz mieć po prostu problem z otrzymaniem jakichkolwiek pieniędzy. Także jeszcze raz przypominam chcesz, myślisz o zasiłku chorobowym, przepraszam rehabilitacyjnym myślisz o rencie, czwarty miesiąc zwolnienia zapytaj się lekarza co on dalej z Tobą planuje Na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia koniecznie oczywiście skomentuj to wideo poniżej możesz wejść tutaj na mojego bloga zwolnienielekarskie.pl tam zapisz się do newslettera, gdzie znajdziesz naprawdę opisane inne podobne sytuacje orzecznicze związane z niezdolnością do pracy, nie tylko z zasiłkiem rehabilitacyjnym.